Dlaczego jedni kandydaci odnoszą sukces i bezproblemowo do policji się dostają, a drudzy, być może i ty ciągle odpadają na którymś etapów. I jako twórca elitarnej grupy szkoleniowej otrzymałem naprawdę tysiące maili z prośbą o różne konsultacje, jakąś pomoc, jakąś ocenę Twojej sytuacji. I, i na tej podstawie mogę już wyciągnąć pewne statystyczne wnioski. I niestety, od lat pierwszą i najważniejszą tą grupą nieskutecznych kandydatów są nie podejmujący żadnej akcji i uważający, że wystarczy tylko mail do góru, coś tam, trzy zdania napiszesz, a ja w krótkich żołnierskich słowach wskażę Ci drogę do sukcesu lub dam jakąś formułę po opisie poprzedniego MS-u. Często chodzi tylko o jakieś takie pocieszenie, słowa pocieszenia. No, jeżeli taką rolę mam pełnić, to też mi jest bardzo miło. Zaczyna się klasycznie najpierw wiadomość, dramatyczna wiadomość z prośbą o pomoc za wszelką cenę kandydata, który do policji się już nie dostał, i to często nawet kilka razy. Rzadziej są kandydaci, którzy podchodzą pierwszy raz, ale czują, że coś tam się że tak powiem, nie jest zbytnio z nimi ok, że coś tam w trawie piszczy, że mogą dostać jednak po połbie w przypadku niedouczenia. No i wtedy ja pytam się, w czym był problem na tym poprzednim MS-ie. No i często okazuje się, że inne materiały były po prostu śmieciem. Dana osoba w sztuczny sposób prezentowała jakiś fałszywy obraz swojej osobowości. I wtedy było kwestią czasu, kiedy przyjdzie wynik negatywny, także hmm, przychodzi zwykle złowieszczym listem, czyli Poczta Polska ma w tym też swój jakiś udział. I zawsze przy takiej okazji ciekawią mnie sprawy finansowe kandydata, jak już do tej Policji się dostanie. No, podwyżki wprawdzie, yy, że tak powiem, psia grypa załatwiła. Ale mimo wszystko, po rozmowach z policjantami widzę, że szału nie będzie. I typowa odpowiedź, jak już ktoś mi poświęci chwilę czasu, aby jej udzielić, no, jest sprawą niewiarygodną, że część ludzi, nawet z grzeczności, nie odpisuje mi na tego maila, chociaż dotyczy to danej osoby. Zacytuję Ci tutaj jakiś taki klasyk. Wie Pan, yy, Mi na pieniądzach dużych nie zależy. Chciałem być od małego funkcjonariuszem Policji Pionu Dochodzeniowego śledczego, a jakby mi się to udało, byłbym wtedy najbardziej szczęśliwy, a tak ogólnie kręci mnie Policja, rozmowy z Policjantami, ich styl bycia i te Czyli, chciałaby dusza do raju, tylko grzechy I po przeczytaniu czegoś takiego, od razu widzę, że kandydat jest bardziej powinien pójść do grupy marzycieli, niż do elitarnej szkoleniowej Naoglądał się filmów, jakichś parę dokumentów z TVN-u czy jakichś tam innych Polsatów i wydaje mu się, że ten kolor niebieski jest bardziej blue jak już się w policji a przynajmniej do Policji dostanie. Tam właśnie jest wszystko takie bardziej niebieskie, bardziej fajne. Nawet te 2,5 tysiąca na rękę to, to jest ta lepsza kasa niż te 2,5 tysiąca z Biedronki. Będziesz mógł kupić dwa razy więcej. I te 2,5 tysiąca, czy tam może trochę więcej, rozwiąże wszystkie Twoje problemy życiowe. Kolejnym pytaniem, którego możesz się ode mnie spodziewać, jest opisanie Twojego problemu, jaki miałbym Ci pomóc rozwiązać, nie chodzi o to, żeby rozwiązuje wszystkie problemy świata, a tylko te konkretne związane z dostaniem się do Policji. I dostałem kiedyś taką odpowiedź, że dana osoba jest tak nieśmiała, że nie potrafi wydusić z siebie słowa i zaczyna się trząść podczas rozmowy z psychologiem. I powiem tutaj szczerze, że nawet jakbym takiego kandydata przygotował idealnie z pytań komputerowych, jakichś typowych, zadawanych przez psychologa, to raczej w głębi serca nie widziałbym jego jako policjanta. No, takie po prostu niekontrolowane zachowanie mogłoby się pojawić podczas pierwszej, lepszej interwencji, no, a teraz w dobie nagrywania wszystkiego na komórę, to publiczne ujawnienie takiego filmu byłoby tragedią i po prostu ośmieszeniem zarówno dla policjanta, w tym przypadku to była osoba płci żeńskiej, czyli policjantki, jak i dla Policji. No i częściej jednak dostaje odpowiedzi świadczące o tym, że dana osoba za bardzo nie ma pojęcia, dlaczego nie zdała. W zasadzie tylko czuła, że było źle. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi o tym świadczyły. Też zacytuję ci wypowiedź osoby chyba za trzecim czy za czwartym razem teraz mającą podchodzić. Trudno powiedzieć, w czym tkwi największy problem. Jednym z powodów może być fakt, iż dość długo rozwiązywałem test na komputerze. Chciałem jak najlepiej wypaść, częściowo udzielając odpowiedzi nie tak jak było naprawdę, tylko tak, aby trafić w profil idealnego y, policjanta. Zdaję i zdawałem sobie sprawę z tego, iż pytania co do poszczególnych cech osobowości i charakteru co jakiś czas się powtarzają. I tutaj muszę powiedzieć uczciwie, że tak jest. Natomiast w czasie rozmowy z psychologiem byłem dość spięty i zestresowany, a sama rozmowa była szorstka, psycholog wszystko notował. Natomiast w mojej podświadomości istniało myślenie takie, iż psycholog nie był specjalnie zainteresowany, abym wstąpił w szeregi Policji. Druga i trzecia rozmowa z psychologiem była dość krótka, około 15 minut. Udzielając odpowiedzi na pytania psycholog stopował mnie ciągle. Nie chciał, abym odbiegał od tematu rozmowy. Nie było możliwości, abym czymś zainteresował tego psychologa. Natomiast ostatnia rozmowa odbywała się na sali, w której zdawałem test na komputerze, a nie w oddzielnym pomieszczeniu, czyli kandydat na salony nie poszedł. W czasie pierwszej rozmowy z psychologiem siedziałem na bujanym fotelu z głową lekko odchyloną do tyłu. Tak zalecił psycholog. Sam się zastanawiam, czy, czy chciał tutaj pomóc kandydatowi się odprężyć, czy trochę sobie z niego porobić jajeczka, prawda? Natomiast, Moja analiza spostrzeżeń kandydata jest w sumie very prosta, super simple, prawda? Prawdopodobnie wyszły bzdury na komputerze, do tego doszedł stres egzaminacyjny i ten rekrutujący szybko skończył na zasadzie kończ waść, wstydu oszczędź. Mógłbym tutaj dodać jeszcze taki element zwalania winy na drugą osobę i braku odpowiedzialności za swoje czyny, jest to bardzo częste wśród tych kandydatów tak zwanych kiepskich, winni są wszyscy, prawda, oprócz mnie idealnego, jedynego z rodziny, najlepszego, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tylko nikt na tym guru, na moim słoneczku się nie poznał. Jeżeli z naszej korespondencji mailowej wynika, że taki kandydat. Być może i Ty odniesiesz jakieś korzyści z mojego szkolenia. Oczywiście wyjaśniam na czym ono polega i proponuję współpracę na jakimś poziomie wyższym. I tutaj pojawia mi się taki darmowy czynnik selekcyjny. Niestety wszystko, co wiąże się z inwestycją w siebie, u osób jakichś takich niestabilnych emocjonalnie, no, jest problemem. I uczciwie powiem, 80% ludzi piszących do mnie nie podejmuje żadnego ryzyka, nie ma ochoty nauczyć się czegoś nowego, nie podejmuje żadnej dalszej akcji. I szczerze mówiąc, na początku mnie to trochę dziwiło, no, wydawało się, daje 30 dni bezwarunkowej gwarancji, zwrotu pieniędzy Teoretycznie masz szansę wyszkolić się a potem dostać do Policji zupełnie za darmo, prawda? Przecież przez 30 dni to tam nie takich rzeczy się można nauczyć. Na pocieszenie dla mnie i, i być może dla tych co do szkolenia przystąpili 20% ludzi jakieś zaufanie do mnie ma, przystępuje do tego szkolenia, ale zaraz po przystąpieniu około 20% refundacji mam już od lat. I co ciekawe, większość tych chcących refundacji nie angażuje się w ogóle w życie mojej elitarnej grupy. Widać jakąś taką postawę obronną. W ogóle nie rozwiązują testów. Potem gdzieś tam pod koniec okresu refundacyjnego, czyli tych 30 dni, proszą czekają do ostatniej chwili, czyli jakąś rozterkę moralną mają, prawda? I jedynie ograniczają się do maila z prośbą o zwrot pieniędzy. No, większość jest takich niestety, że bija 2-3 dni on, on chce te pieniążki z powrotem, czyli yy, tak powiem szczerze, w sumie ta sytuacja mnie trochę martwi, ponieważ z jednej strony, jeżeli ktoś jest naprawdę zdecydowany do Policji, to mógłby zwiększyć maksymalnie swoje, swoje szanse, ale z drugiej mnie to cieszy, no bo jeżeli ktoś do Policji się nie nadaje, na policjanta się nie nadaje, z Policją jest mu nie po drodze, no to taka chorągiewka na wietrze, jak już dostanie się do szkółki, zmieni decyzję tam przy pierwszej, lepszej okazji, jak mu trochę tam w cipel, że tak powiem, wsadzą, prawda? Trochę go tam pogonią, no i, i na tym się jego że tak powiem, kariera w policji skończy, czyli lepiej niech kończy od razu, a nie męczy się tam, męczy siebie i innych. I to, co omówiłem w filmiku, to jakieś typowe zachowania osób, które boją się podjąć to ryzyko, boją się podjąć tą konkretną akcję, aby się do policji bezproblemowo dostać. Natomiast, jeżeli ty miałeś do czynienia z taką sytuacją, być może chodzi to o ciebie, być może o jakichś twoich kolegów, być może masz jakieś Twoje wewnętrzne rozterki przed zainwestowaniem w jakiekolwiek szkolenie, nie tylko moje, aby było jasne, to chętnie poznam Twój punkt widzenia. Czy tu bardziej chodzi o niedostatek finansowy w danym czasie i brakiem wiary w zwrot tej inwestycji, jak już się do Policji dostaniesz? Czy może masz jakieś inne ukryte motywy? Oczywiście zrób to w komentarzu do tego wideo jak oglądasz replay lub możesz to zrobić na czacie jeżeli jesteś w trakcie premiery.